Już. Ja jestem mężem swojej żony, która, przyjechaliśmy z Niemiec, mieszkamy w Niemczech, moja żona jest już od dłuższego czasu na terapiach, różnych terapiach, biorę terapy... terap... tero... terapeutycznych i trafiliśmy tutaj do Pana po prostu przez znajomych, no i moja żona ma bardzo dobre korzyści z tego, bo choroba naprawdę ustępuje. Ja, jako towarzysząca osoba, niechcąco się przywitałem z, z panem doktorem z dwa razy. I co się okazało, mając zabieg już zatwierdzony u lekarza, po przyjeździe na dwa tygodnie, przy podaniu ręki na powitanie i na pożegnanie, znikło mi z brodawka takie coś dosyć brzydkiego ze skroni, którą miałem na. Na, na prawej stronie, po prostu znikłam i będąc u lekarza na, na, na zabiegu musiałam odmówić, bo, bo ta rzecz usunięta została, sama się usunęła. Czyli trzeba ludzi wierzyć, wierzyć w to, co jest naturalne. Tak, pan w Niemczech mieszka, tak? Mieszkam w Niemczech, Jestem, mieszkam w okolicy Hanowera, Hanoweru Mieszkamy tam już prawie 18 do 20 lat, mieszkamy i mówię: Ja jestem tylko osobą towarzyszącą, i to, będąc sceptycznym, niesceptycznym, może niedowiarkiem, po prostu yy, sam na swoim własnym przykładzie, przykładzie. <śmiech> musiałem zrozumieć pewne rzeczy. <śmiech> Ale z tego jestem bardzo zadowolony i się cieszę. I bardzo wdzięczny przede wszystkim Wdzięczność jest zawsze. Zawsze to jest wdzięczność. Ja nigdy nie. gdybym był.. gorzej inaczej nastawiony, na pewno bym żoną nie przyjeżdżał, próbował żonę od, od tego odrywać, ale to, to, to jest błędne, błędne koło i błędny kierunek. Człowiek jest. Yy, musi w coś wierzyć, bo inaczej to. Jestem. A jak u Pani? Niech Pani powie o swoich doświadczeniach tutaj. Cóż ja mogę powiedzieć, jestem bardzo zadowolona. Przykro mówić, ale byłam w takim stanie, że nie mogłam chodzić. Nie mogłam paru metrów odejść od swojego mieszkania. Bo strasznie byłam słaba, mdlałam. Bez pomocy męża, czy, czy córki nie dawałam w ogóle rady funkcjonować. A w tej chwili czuję się świetnie. Także. dieta, również ćwiczenia przy płycie i inne. Musiałam zmienić swój w ogóle stosunek do życia i zupełnie zmienić wszystko. Na macie też grzecznie pani leży? Oczywiście, że tak. Korzystam z wszystkich wskazówek pana Jana. I cieszę się, wracam chętnie i dalej będę korzystała z Pana rad i korzystała z zabiegów do energoterapeutycznych. Dziękuję bardzo. Mm, dziękuję również i do zobaczenia.